Ciekawe zapytanie, czy robienie badań za jazdę rowerem po pijanemu ma jakikolwiek sens? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i tradycyjnie zaczynam od zapytania internauty. W 2010 roku zostałem ukarany za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości. Nie posiadam uprawnień, więc nie zabrali mi go prawa jazdy, bo go po prostu nie posiadałem. Natomiast dostałem zakaz prowadzenia pojazdów i rowerów. Dostałem dwa skierowania z Komendy Policji na badanie lekarskie i na psychotesty dla kierowców. Natomiast słyszałem od znajomego, że jeżeli nie miałem uprawnień, jeżeli nie miałem prawa jazdy to te badania są w sumie bezcelowe. I zasadnicze pytanie, czy muszą robić te badania, by podejść do egzaminów w word Sprawa tutaj jest w sumie bardzo prosta. No wszyscy wiedzą, że badania kosztują kilkaset złotych, także jest to spory wydatek w budżecie rodzinnym. I jeżeli nie planujesz zrobienia prawa jazdy, nie planujesz zrobienia prawka w jakiejkolwiek przyszłości, to te badania są po prostu dla Ciebie bez sensu. Kierowca, kierowca jest kierowany przez policję, bo musi być skierowany, policja kieruje na te badania wychodząc po prostu z definicji kierującego pojazdem. No i znam przypadki takie anegdotyczne 70-letnich babci złapanych tam gdzieś yy, po, przez przypadek, na rowerze, oczywiście bez prawa jazdy, no, prawa jazdy, którego już w życiu nie zrobią, no ale policja, dzielna nasza policja skierowała te panie z mocy ustawy na badania psychotechniczne i lekarskie. Natomiast inaczej zupełnie wygląda sprawa, jak jesteś nieco młodszy, to prawko, wcześniej czy później, będziesz musiał zrobić, to prawko będzie Ci służyło do pracy. No i bądźmy szczerzy, nie wyrobią Ci profilu kandydata na kierowcę, czyli nie dopuszczą Cię do kursu na prawo jazdy, jak nie będziesz miał czystego konta. No a czyste konto, co oznacza po prostu przejście badań, nie tylko odbycie tych badań, ale przejście badań z wynikiem pozytywnym. Czyli co? Jeżeli planujesz prawko, zrobienie tych badań na pewno ma sens. Na tym kończę, jeżeli Ty miałeś podobną, a nawet identyczną sytuację, koniecznie skomentuj to wideo poniżej. Oczywiście daj lajka, like daj kciuka, jeżeli Ci się spodobało, czy w czymkolwiek Ci pomogło. Możesz też umieścić je na swojej stronie internetowej, na Facebooku. Lub na jakimś swoim ulubionym portalu społecznościowym. Tradycyjnie jednak najwięcej dyskusji jest tutaj na moim blogu: badania lekarskie kierowców.pl. Tam też omawiam najciekawsze przypadki związane z badaniami za jazdę po alkoholu. Wierz mi, jest tego naprawdę sporo. Piszą ludzie zdesperowani, no i często niewiedzący, no jak, że tak powiem, wyśmigać się z pewnej niewdzięcznej sytuacji. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia.